Obecnie króluje old school oraz lata 90. Wrócę się więc w czasie i zrecenzuję ten oto zegarek cyfrowy. W zasadzie nie da się za dużo powiedzieć o tym sprzęcie. Jest on w stanie wyświetlać godzinę, datę, której oczywiście nie ustawiłem oraz sekundy. Znajduje się na nim jeden jedyny przycisk i zaczep który powoduje pewne problemy. Częściej zegarek spada, niż zostaje na ręce. Mamy dostępne wiele wariantów kolorystycznych. Ja akurat wybrałem pedalski. Gdyby ten zegarek obrędować jakąś znaną marką, typu Casio, Swatch, shock Rolex, to to. kosztowałby zapewne około 1000 zł. Często jednak okrągłe 5. Idealny prezent od chińskiego dziecka dla polskiego dziecka.